o siostry, bracia. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. Kto w drobnej jest nieuczciwy, ten w wielkiej będzie nieuczciwy. W licznych książkach o naszych Ojcach, sługach Bożych, w błogosławionych właśnie możemy się dowiedzieć o tym, o tej wierności na co dzień. Męczeństwo było tylko przypieczętowanie, potwierdzenie tej wierności w drobnych rzeczach na co Potwierdzenie wiary, miłości. To nie było takie sobie wydarzenie, zdarzenie, tylko, ale to prawda ich serc kochających Boga. Bóg zna Wasze serca. Serce ludzkie słyszeliśmy w Ewangelii. Z zauważmy także e, ten fragment, przepiękny fragment, niezwykle sympatyczny, e, listu świętego Pawła stoło do Rzymian, e, to końcówka tego listu, w którym e, przesłał pozdrowienia tak liczne. Imiona tych, których pozdrawia święty Paweł Oboston. Są w większości takie dziwne dla nas, wtedy pewnie powszechne, piątłe <słuch> piękne pozdrowienia, ukazują wspaniałą atmosferę, takiej miłości, przyjaźni, jedności. Można powiedzieć, że czuła się w tym tekście wielką radość, pogodę e ducha, serc tych ludzi, których jednoczyła. Miłość Chrystusa, radość poznania Jezusa Chrystusa, Ewangelii, dobrej nowiny. Zresztą tak właśnie kończy ten święty Paweł. O tej radości z poznania Jezusa Chrystusa i głoszenia i głoszenia Chrystusa. Radość z tego, że Jezus objawił tę tajemnicę dawną, ukrytą, teraz uświetnioną, Obwieszczono i tę prawdę, która skłania do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry przez Jezusa Chrystusa. A co pamiętamy przecież, że to pozdrowienie, ta atmosfera takiej radości, przyjaźni, miłości była w czasach prześladowa. Nie tracili ducha wiary, nadziei, miłości. Ta wzajemna właśnie e, miłość trwająca właśnie z wiary Józefa Chrystusa e, omacniała ich w, e, w jedności z Bogiem i między sobą. Gdy Pozna ktoś Ewangelię, Pozna Chrystusa, cieszy się nią i chce głosić i służyć Chrystusowi. Jakże w tym miejscu nie nawiązać do świętego Franciszka, który jako młodu pytał Jezusa, co mam czynić? A Jezus też go pytał, Franciszku, komu lepiej służyć? Komu lepiej służyć Bogu? Czy, lepiej służyć tam, czy Panu czy Oczywiście Pan służył, Franciszek, do końca wiernie. Tak możemy właśnie o ojcach naszych, sługach, sługach Boży, powiedzieć, bo że służyli wiernie. Chrystusowi ubogiemu, ukrzyżowanemu z martwych Nie można służyć Twom, Panu. Z całą pewnością to męczeństwo potwierdza, że służyli tylko jednemu Panu, całym sercem. Nie połowicznie, nie jakoś tak zabezpieczająco, sprytnie, ale właśnie całym sercem oddani Bogu ludziom ze wszystkich sił samym umysłem, serca, umiłowaniu Chrystusa Pana. Ojciec Zbigniew złudna Boże, wpisał w podaniu o przyjęcie tego zakonu, pociąga mnie postać św. Franciszka zakon, który wydał tak Wielkiego Świętego ojca Maxyana. Okazało się, że to nie były. Tylko takie ładne sformułowanie do przełożonego, żeby przyjęto ten zakon. Ale to była prawda wynikająca z serca, szczera intencja, który był wierny do końca. Miałem tę łaskę, że byłem ponad rok razem z Ojcem z Bożym Ojcem Zbigniewem Strzałkowskim tutaj właśnie w Legnicy, w naszym seminarium. Dziec był wychowawcą, wspaniałym wychowawcą. Mogę też powiedzieć, że niezwykle pracowity, niezwykle pogodny. Można tak powiedzieć, że zdawałoby się w zwyczajnych, w zwyczajnych sprawach, w zwyczajnym życiu, powszednim, w zwyczajnych wydarzeniach, wypowiedziach, sytuacjach, co trochę, pamiętam to dobrze i uczyłem się i byłem tak jakoś przemknięty, nie przeczuwając, że mam do czynienia właśnie ze świętym, ale pamiętam tak takie znacząca chwile, co trochę mówił właśnie, jak to jest wola Boża, to tam radę. Zresztą od początku, kiedy przyznam się nie bardzo chciałem być tutaj, yy, mówię, nie podoba, a no, ojciec zbiegnie w. Aby się Albo też takie sytuacje, też ewangeliczne, kiedy jednego ucznia, no chcieliśmy raczej stąd przenieść, dzień, dzień a ci z biegniach mówi: poczekajmy, okop, okopmy to drzewo, uprawmy glebę. To cytat z Ewangelii, a może wyda owoc? Tak też się stało. W zwyczajnym yy, życiu. Tak, wiemy, wiemy też właśnie z opisu życiorysów ojca Michała i ojca Zbigniewa, które znamy właśnie z książek. Tutaj są autorzy, ojcowie, profesorowie tych książek. Wiemy o ich dzieciństwie, o ich domu. Niepodobna pominąć, bo przecież tam się rodziła świętość. Takie też znaczące wyczytam właśnie w książkach. Ojca, m, symboliczne yy, wydarzenie, choćby to, takie prorocze, choćby to, jak mama ojca spigniewa z Szałgowskiego po chrzcie, nowo ochrzczone dziecko położyła na ołtarzu przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego. Nie przypuszczała, że tak się dosłownie spełnił ten gest jest taki spontaniczny. Yy, na mszy świętej prymicyjnej Sługa Bożej co Zbigniewu słyszał w kazaniu wieniec milutowy, co teraz się zieleni zamieni się w cierniową koronę, a przyjdzie na Ciebie też czas okrągły Tak też się stało. Biskup Bambaryn, o czym też wiem z książek, Biskup Bambarin tak mocno podkreślał, niesamowite podobieństwo tego, tej rozmowy, gdy przyszli terroryści po, po niego i po ojca Michała. Ta rozmowa jako żywo przypomina wszystko, co było przy aresztowaniu Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ojciec Michał i jako dziecko ciężko zachorował. Mama przy nim była, była w szpitalu, ale był akurat piątek, Droga Krzyżowa poprosiła piękniarki, żeby czuwały, że pójdzie do kościoła na Drogę Krzyżową i wróci. Wróciła po dziecko, co być zdrowe. A chrzestna przy powiedziała, że masz Bóg, bo ma brata bliźniaka, jednego też bogu, drugi będzie przy Tobie. Takie prorocze, da się słowa, wiemy, że tato ojca Michała zmarł let po e, pierwszej Komunii Świętej, jego e, brata bliźniaka. a ojciec tak, gdy czulili się do niego w szpitalu po, po pierwszej Komunii Świętej, przyszli odwiedzić, to tato mówił idźcie już, idźcie. Żebyście się na Nierzbór nie spóźnili, a kiedy byście w niedzielę nie poszli, nie mogli pójść na nieszpory, to przynajmniej Magnifikat, uwielbiam dużo moja Pana w domu, odmówcie. doświadczy, jaki był ten dom, jaka atmosfera, jakie wychowanie wspaniałe, jaki duch, jakie umiłowanie Boga. Może też wspomnę taką wesołą historię, w książkach właśnie możemy przeczytać, jak na obrost poszedł z dziadkiem, dziadkiem chyba Michał, jak dostał trochę grosza, kieszonkowego, żeby sobie coś kupił. aż trochę rozsadę, to dziadek powiedział nie kupicie sobie nic, tylko dasz pieniądze ubogim. takie wychowanie w miłości, w szacunku do Boga i do bliźniego. Możemy. Absolutnie śmiało powiedzieć, że ich nabożeństwo do niepokalanej, o czym pisali też w podaniu, o przyjęciu zakonu w podaniu, o na e, złożenie ślubów wieczystych, o ich czci do niepokalanej. Jest pierwsza sobota miesiąca, jest tym bardziej jakoś wam e, pasuje z serca o tym wspomnieć. Widziałam Ojca was stale w wolnej chwili, gdzie szedł, Załatwiać się w ręku różnic. O ich oddaniu się, Matce Bożej, możemy mówić właśnie dlatego, że oni mieli wielką dla i ja, Marii Kolbego. pierwszego kanonizowanego męczennika polskiego w XX wieku Franciszka. I pierwsi męczennicy polscy beatyfikowani w XXI wieku to też Franciszka. Męczennicy ratują świat przed, można wprost powiedzieć, przed upodleniem, zdziczeniem. On ukazuje najwyższe wartości i ratuje. Ukazuje, dlaczego warto żyć. To dla jakiej wartości warto żyć, nawet życie oddać. Miłość, wiara, nadzieja. Męczennicy oddając życie, dają życie światu, dają światu miłość Chrystusa. Wiemy to od pierwszych wieków Kościoła, że ich krew żyźnia, suchą bezpyszną chlebę sumień ludzkich serc. Męczennicy też, o czym też wiele razy mówił święty nasz papież Polak, robią nam, można tak powiedzieć, porządny rachunek sumienia. Czy jesteśmy w drobnych rzeczach, małych, wierni? Z pokorą chylimy głowę, oddajmy cześć Bogu za łaskę, za dar męczeństwa ojców. Ale też patrzymy na siebie, pytamy o naszą wierność. Święty Jan Paweł Wielki mówił o męczeństwie bez, krw bez krwa. że może być męczeństwo na co dzień. Wierności Chrystusowi Panu w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, wśród ludzi. Może być męczeństwo zmagania się ze złem w sobie. I to zwycięstwo jest zawsze zwycięstwem miłości do Chrystusa Pana, zwycięstwem wiary, zwycięstwem nadziei. Tych darów, które otrzymaliśmy w Wieszcie Świętym, a które domagają się współpracy z łaską Bożą. Kto wierny, wierny jest w drobnej rzeczy i wielki wierny będzie. Ta wierność orców Słuch Bożych w nerach Błogosławionych wynikała właśnie z, z wielkiej miłości, którą obdarował ich Chrystus Pan. Amen. Amen.